You're mad, Riddler okay. <h Edwards> Pojebana <hums> głowa, wypierdalam za ocean Jestem taki szybki jak jebana pana mera Nikt mi nie pomaga, lecę sam tutaj od zera Jak nie jesteś w bicie, no to nie pisz do no mnie siema He. Siema Zgarnę plików, tonę jak we mnie nie wierzysz, no to do widzenia No to do widzenia yeah. Jebana głowa, wypierdalam za ocean Jestem taki szybki jak jebana Panamera Nikt mi nie pomaga, lecę sam tutaj od zera Jak nie jesteś w bicie, no to nie pisz do mnie siema He. Siema Zgarnę plików, tonę jak we mnie nie wierzysz, no to do widzenia no to do widzenia yeah, uh, uh. Podejście do muzy niezmienne, niezmienne. Robię tego tak, tyle na dysku nie zmieszczę A wszyscy chcą jeszcze W sumie to też chciałbym jeszcze Jakby ktoś tak mocno nakurwiał Je, yeah. Styluwa, hotuwa Yeee yeah. Zgarnę za to puchar Zgarnę za to liczbę parę pijam na lupa uh. Pijam tu na lupę, no i to jest nienormalne To co tutaj robię jest trochę nieobliczalne Biorę buchalet na Marsa statkiem Zabiorę ze sobą całą bandę Ale najpierw zrobię gruby papier Nie wystarczy złoto, chcę diamenty na nadwiastki Wszystkie głupie kurwy porozjażdżam dużym walcem głowie mają tylko balet, baletki Ja mam w głowie wersów masę na mój statek to się typie raczej nie załapiesz Takich jak ty to za burtę z kukiem wyrzucamy, wyrzucamy. Pale to pale dwa, pale trzy Uu, Ściany wie, mi falują, może na jednej wypłynę Ki. Na razie to jadę chyba 200 na godzinę Boj, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. boj, głowa wypierdalam za ocean Jestem taki szybki jak jebana Panamera Nikt mi nie pomaga, lecę sam tutaj od zera Jak nie jesteś w bicie, no to nie wpisz do mnie siema He, Siema Zgarnę plików, tonę jak we mnie nie wiesz, no to do widzenia no to do widzenia Pojebana yeah, yeah. bo, bo, bo, bo głowa, wypierdalam za ocean Jestem taki szybki jak jebana Panamera Nikt mi nie pomaga, lecę sam tutaj od zera Jak nie jesteś w picie, no to nie pisz do mnie siema. Heh, siema Zgarnę plików, tonę jak we mnie nie wierzysz No to do widzenia No to do widzenia, yeah, yeah. No to do widzenia. Yeah, yeah.